Witamy dzisiaj w naszym mobilnym studiu Tomka Mazurka. Witam. Od wielu lat działacza społecznego, związanego chyba w tym momencie już przede wszystkim z. Tutaj muszę się postarać, żeby nie zapomnieć żadnego z członków nazwy z Fundacją Edukacji Osób Niesłyszących imienia Marka Mazurka. Tak, rozwoju edukacji. A w, właśnie w, wiedziałem, <grym że <grym czym, bo Zawsze jakieś słówka zapomnę, ale. E, dobrze, ale prawie 90% skuteczności tak. mam. E, Tomku, e, powiedz parę słów o sobie, co byś jeszcze uzupełnił poza tym, co już w tym krótkim przedstawieniu udało mi się zawrzeć. Mam nadzieję, że zgodnie z prawdą. Tak, no jestem od wielu, wielu już lat wiceprezesem Fundacji Między Uszami. Tak ją nazwałam w skrócie, bo pełna nazwa to jest Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących, imienia Marka Mazurka. Założyliśmy ją w 2005 roku. Ta fundacja ma na celu, no właśnie, rozwój. Edukacji w polskim języku migowym, właśnie projekty skierowane dla osób niesłyszących, i naszym głównym celem jest właśnie tworzenie e, materiałów i różnych programów edukacyjnych w polskim języku migowym, mhm. bo tego brakuje na rynku edukacyjnym. Powiedz mi, bo e, czy, jak e, czytam trochę materiałów na temat osób głuchych, to. Zwróciło uwagę to, że czasami pojawia się słowo głuchy pisane z małej, a czasami z dużej litery. Czy to ma jakieś znaczenie? Skąd w ogóle się to wzięło? Czy to jest błąd? Yy, nie, to jest... Mm, głuchy pisany z małej litery opisuje po prostu osobę, która jest fizjologicznie niesłysząca, głucha. Natomiast głuchy pisany z dużej litery mm, mm, opisuje osobę, która jest przedstawicielem yy, która jest osobą świadomie głuchą, używa polskiego języka migowego, czy w ogóle języka migowego yy, i y, jest zanurzona w kulturze głuchych. To jest właśnie jakby. jest coś takiego jak kultura głuchych? Tak, tak. To jest właśnie wyznacznik yy, istnienia kultury głuchych, no tak jak się pisze na przykład Polak z dużej litery, który mhm. żyje w Polsce i jest. Jakby pochodzi z kultury polskiej, tak samo się mówi o głuchych z dużej litery, że oni mają swój język i mają, swój, hmm. mają swoją własną kulturę. Przede wszystkim konstytucyjną cechą tego, tej kultury, tak jak podejrzewam większości kultury, jest język. Język, czyli język migowy, w tym wypadku polski język migowy u nas tutaj w Polsce, definiuje jakby kulturę całą. A mógłbyś zamigać jakieś podstawowe zwroty? Takie naj... Jakieś takie przykładowe, nie wiem, cześć, do widzenia? Mm, oczywiście, no to są dosyć proste. Dziękuję, cześć, to jest takie zwykłe machanie albo witam. Yy, można też, o, na przykład mama, tata. To są takie... A, to jakbyś chciał zamigać, na przykład ładnie ci się wyglądasz? Yy, tak, to jest dosyć proste. Wystarczy pokazać, na przykład mamy przed sobą ładną dziewczynę i wystarczy pokazać ty, Ładna. czyli bardzo ładnie dzisiaj wyglądasz, czy w ogóle ładnie wyglądasz. Dobrze, to jak spotkam już jakąś e, niesłyszącą dziewczynę w barze, będę już wiedział, jak, jak zagajić rozmowę. Nie, nie wiem, co będzie później, no <grym> właśnie, <grym grym> ale start <grym> będzie dobry. Na pewno zawsze warto się uśmiechać, nawet jeśli nie znasz języka migowego, ale podchodzisz do kogoś, do osoby niesłyszącej z uśmiechem, to e, zawsze pomaga. Rozpoczynamy projekt, taki dosyć, dosyć ciekawy projekt, Klub Głuchych Mam, mhm. który ma na celu Stworzenie takiego miejsca dla, dla, dla cyklicznych spotkań głuchych kobiet, no, które są mamami, matkami, ewentualnie kobiet, które są w ciąży. O tyle głuche mamy mają dużo trudniej z tym, bo po pierwsze są bardziej rozproszone tak terytorialnie. Mhm. No a po drugie no, barierem jest, barierą jest język, no, bo głucha mama może przyjść na spotkania po prostu mam, no ale raczej się nie dogada. Więc chcemy zorganizować taką przestrzeń. Jednym z takich projektów był właśnie projekt Głucha Mama na rynku pracy, który zakładał właśnie przekazanie informacji o, no, o szeroko pojętym rynku pracy, jak szukać pracy, jak, jakie są prawa, prawa pracownika, prawa mamy, znaczy kobiety, kobiety w ciąży, kobiety wracającej do pracy po urlopie macierzyńskim. Mhm. I ten projekt odbywał się w województwie małopolskim i śląskim. E, Powiedzmy jeszcze, bo na pewno no, osobom niesłyszącym, już nieważne czy mamą czy nie mamą, ogólnie osobom niesłyszącym na rynku pracy raczej jest dość ciężko, e, prawda? Tak. Czy są jakieś takie obszary, dziedziny, w których łatwiej się powiedzmy takim osobom jest aktywizować w takie jakieś branże, gdzie faktycznie można powiedzieć, że jest jakiś odczuwalny odsetek osób niesłyszących? No ja bym nie chciał tutaj deprecjonować, no ale to są takie dosyć proste prace w stylu na przykład lakiernia albo w dużych supermarketach też jest bardzo fajny zresztą taki program. Pomocy promowania osób niesłyszących, które tam i na kasie sprzedają, i, i, i pracują jako pracownicy. Tak, bo nawet na Carrefourze, na Carrefourze, tak. w Carrefourze ostatnio widziałem y, przy kasie tabliczkę, że obsługując. Tak, tak, tak. Nie osobą, jest osoba w, tutaj w tym wypadku akurat niedosłysząca, ale faktycznie. I to jest bardzo fajne, ja się też z tym spotkałem w Katowicach bodajże, y, ale w Krakowie też. Y, że były osoby na kasie niesłyszące i to jest super moim zdaniem, bo to właśnie jest takie wyjście, no przede wszystkim danie szansy no samym tym niesłyszącym, ale też wyjście jakby w drugą stronę, znaczy przyzwyczajanie społeczeństwa, że, że można, że tak powiem podejść do osoby niesłyszącej, która wykonuje po, nawet jakąś tam odpowiedzialną funkcję mhm. i nie trzeba się bać, można się tam dogadać, można się właśnie uśmiechnąć. To jest porą niesłyszących grafików i montażystów hmm. też, montażystów filmów. Bo osoby głuche mają taką dużo bardziej wyczuloną, wyczulony zmysł właśnie wzroku z naturalnych przyczyn i dużo częściej wśród głuchych występują, występują osoby, które mają talent graficzny albo talent nawet taki ubraniowy. Osoby głuche zawsze bardzo dbają o wygląd. To też jest takie symptomatyczne. O czym też chyba nie wszyscy sobie wiedzą, że język migowy, ten naturalny język migowy, na przykład polski język migowy, jest takim językiem globalnym. W tym sensie, że to nie jest tylko i wyłącznie ruch dłońmi, ale w to wchodzi też mimika, postawa. Jest tak. Jakby niejako całym, całym sobą się przekazuje Właśnie, komunikat. pracuje się ciałem, bo jest to język przestrzenny. Powiedz mi, jak to jest z językiem migowym? Czy mamy tylko jeden język migowy? To znaczy, nie, są języki regionalne czy też narodowe. Jest np. Na polski język migowy i np. brytyjski język migowy. Słownik w języku migowym jest w ogóle dużo mniejszy. Tam jest w ogóle dużo mniej słów. W związku z czym no, Głuchy z Francji może się naprawdę dużo, dość szybko jak chce nauczyć polskiego języka migowego. To nie jest dla niego taki problem jak dla Polaka, dla mnie nauczenie się takiego mówionego języka francuskiego z tą, mhm. tą gramatyką. E, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję. E, dużo ciekawych rzeczy się chyba wszyscy dowiedzieliśmy. Jeśli będziecie szukali partnerów do projektów skierowanych w całości lub częściowo dla osób niesłyszących, tak. wiecie z kim się kontaktować. Zapraszamy. Dziękuję.